Witajcie! Dzisiaj eksperymentalnie. Mianowicie wideo y, publikuję razem z nowym ZADZDOZE, czyli porcją zdań do tłumaczenia. Y, kilka ostatnich ZADZDOZE zrobiłem troszeczkę inaczej, mianowicie wideo umieściłem dopiero w komentarzach jak, jak odpowiedź z prawidłowymi odpowie zdaniami dopiero po tygodniu. Czyli jak, jak ZADZDOZE publikuję i po tygodniu publikowałem wideo i to się wydarzyło ostatnie ZADZDOZE w grudniu. Y, teraz zrobimy tak, słuchajcie, że... Eee, Zazdowze publikuję teraz i za chwilę powiem zdania, które faktycznie, jak powinny brzmieć po niemiecku. Jeżeli chcecie zmierzyć się z tymi zdaniami i nie tłumaczyć, nie, nie oglądać tego filmu, to sobie zróbcie za chwilę przerwę, przetłumaczcie te zdania w komentarzach, umieścicie je w komentarzach, te tłumaczone zdania i dopiero potem ewentualnie zobaczcie, jakie są wersje prawidłowe. OK? Wiecie o co chodzi? Eee, ten film będzie razem z nowym Zazdowze, eee, z nowymi zdaniami, jeżeli nie chcę nie wam się oglądać nie chcę nie wam się tłumaczyć tych zdań w komentarzach i być ocenianym, komentowanym przeze mnie gdzie jest błąd i na czym polega błąd to sobie obejrzyjcie film do końca natomiast jeżeli chcecie długa dług, ta przystawka trochę, nie? jeżeli chcecie natomiast e, e, zmierzyć się z tym zadaniem to wtedy dajcie, dajcie sobie pauzę, obejrzyjcie sobie zróbcie zdania, w komentarzach umieście tłumaczenia i dopiero potem obejrzyjcie film albo do, po jakimś czasie Dobra e, Dzisiaj czasownik Anprobieren Anprobieren to jest czasownik O Boże, muszę wyjechać stąd Anprobieren, nie wiem, tutaj Babka tak stanęła, że ja muszę się cofnąć, żeby ona wyjechała Anprobieren to jest coś, coś przymierzać ono wyjedzie czy nie wyjedzie? Poczekajcie, bo... W to wszędzie wjadą, nie? Właśnie tak patrzę, czy się rozjedzie. Babeczka czy da radę, czy nie? Da radę. O, widzę. Dobra, jest w temacie. Dobra. Nie chcę się przerywać, bo musiałbym znowu film włączać. Dobra, to radę. Dobra. Anprobieren, pierwsze zdanie. Przymierzasz tę sukienkę to jest pierwsze zdanie. Drugie zdanie, tak jak chcę ją przymierzyć. Trzecie zdanie, czy pani chciałaby przymierzyć tę bluzkę? Czwarte, czy zmierzyła, ona zmierzyłaby te spodnie, gdyby były czarne? I tu macie użyć konstrukcji e, conditionalis i conjonctiv, preteritum. To chyba jest jasne, znaczy nie jasne, ale dobra, piąte ten płaszcz musi być przez niego natychmiast zmierzony, to bym chciał, żebyście użyli strony biernej, pasyw, z czasownikiem modalnym, bo to słychać musi być zmierzony szóste zdanie on zmierzyłby te koszulę, gdyby ona go o to poprosiła i tu macie użyć koniunktyw plus perfekt. chodzi o to, że to jest życzenie nierealne to jest życzenie, które już było, i to macie użyć po prostu koniunktyw plus kwam perfect. I siódme: ta spódnica nie została jeszcze zmierzona przez tę kobietę. Użyjcie strony biernej pasyw, w czasie przeszłym zróbcie preteritum i to samo zdanie zróbcie w perfekcie. Ok? Strona bierna, strona bierna tego czasownika, i teraz w tym miejscu w tym miejscu, jeżeli chcecie się zmierzyć z tymi zdaniami, to sobie wyłączcie ten film, zróbcie pauzę, nie oglądajcie dalej o, i teraz w tym momencie powiem wam prawdziwe wersje tych zdań, ok? żeby była jasność przymierzasz tą sukienkę to jest po niemiecku probiastu das klejt an? pobias tu pobias tu das klejt an? anprobieren Yy, czasownik w czasie teraźniejszym an ucieka na koniec drugie zdanie tak jak chcę ją przymierzyć ja ich will es anprobieren ich will es anprobieren skąd się wzięło S. dlatego, że Clyde ma rodzajnik das bo to jest w nawiązaniu do tego pierwszego zdania sukienka, czyli das Clyde i das Clyde w, za, w zaimkach to z S. der Mantel to byłby r. Er. A d-blues to byłoby z. Znacie te zależności? Jak nie, to już znacie. Hmm. Yy, czy trzecie, trzecie, czy pani chciałaby przymierzyć tę bluzkę? Mychtenzie diesel blues unprobieren. Mychtenzie diesel unprobieren. Czasownik modalny my chciałaby, czyli mychtenzie. Unprobieren ucieka na koniec. To nie ma filozofii specjalnej, nie? A tutaj diese by użyłem, dlatego że to się wydaje takie no takie konkretne, wskazuje tą bluzkę, tak? jesteście w sklepie, wskazujecie ten egzemplarz tą, tą bluzkę, ten kolor, ten fason musi to być diese bo to chodzi o konkretną eee, czwarte ona zmierzyłaby te spodnie, gdyby były czarne i tu macie ten konjunktiv i, i conditionalize sie würde die Hose anprobieren wenn sie schwarz wäre sie würde diese Hose An probieren, wenn sie schwarz wäre Wenn sie schwarz wäre Co tu się dzieje ciekawego? Spodnie w języku polskim To są, to jest liczba mnoga Czujecie to? Spodnie są Spodnie były I tak dalej Natomiast w języku, w języku niemieckim to jest ona Hose ma rodzajnik die. Dlatego die Hose ist Albo die Hose war Dlatego na końcu jest Wenn sie schwarz wäre Bo to jest sie wäre od die Hose wäre Spodnie byłyby. Piąte. Ten płaszcz musi być przez niego natychmiast zmierzony. Der Mantel muss von ihm sofort anprobiert werden. Mus von ihm anprobiert werden. To jest strona bierna z modalnym. No nie wiem, co to wyjaśniać. No, mus bo jeżeli jest modalne to musi być na początku modalne, No, to jest mus Von ihm, przez niego... Anprobiert to jest partizip 2 od anprobieren i werden to jest element, który wybyć musi przy stronie biernej e, Szóste, on zmierzyłby te koszulę, gdyby ona go o to poprosiła Er hätte die Hemden anprobiert, wenn sie ihn darum gebeten hätte Aż muszę zobaczyć, czy ja dobrze to powiedziałem <gry> er hätte Tak, darum on hätte die Hemden anprobiot. On zmierzyłby te koszulę. Pamiętajcie, tam jest, e, zwróćcie uwagę, to nie jest koszulę jedną, tylko koszulę dwie lub więcej, dlatego zliczyłbym nagle die Hemden. Anprobiat, wenn sie die Hemden, wenn sie, Co to było? Wenn sie ona in jego darum, oto gebeten hätten. hätte Byten jest um to jest lekcja, czasownik prosić o coś by ten um i ostatnie, ta spodnica nie została do tej pory jeszcze zmierzona przez tę kobietę Rock i teraz w preteritum najpierw Rock wurde von dieser Frau also von dieser Dame noch nicht anprobiert wurde anprobiert to jest sedno z czasu przeszłego preteritum i perfekt Der Rock ist von der Dame noch nicht anprobiert worden. Ist noch nicht anprobiert worden, czyli ist anprobiert worden. Tutaj są, to jest sedno całego pasywu. Dobra, dajcie znać, czy takie rozwiązania wam, bo kończymy teraz, czy takie rozwiązania za wam, was, was zadowala, żebyście mieli odpowiedź od razu w tym filmie, czy was nie będzie kusiło, żeby od razu czytać odpowiedzi, ale... Ale myślę, że zabawa trwa, żebyście pisali te komentarze, nie? Bez zajrzenia do filmu. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hejka.